Polki BDF-ciech B. Projekt Klaudiusz podbija internet i je upokarza. Projekt Klaudiusz to akcja kreska etkowników wykopu, którzy CHC rzekomo udowodni co nie tylko sobie, ale przede wszystkim kobietom. Zebrali się wokół pewnej społeczności i upokorzyli Polki. Internautki S wciek na u etkowników, którzy brali w tym udział po raz na Capi grup. Projekt Klaudiusz według niektórych to ciekawe badanie społeczne. Inni twierdz, kreska etobiebupi kreska artspolek, polek, który ma za zadanie upokorzy kobiety. kreska tym razie akcja trwa w najlepszej. Swój wynik znalazła na serwisie Wykop.pl. Pewien ukreska o podkreślenie Janusz podkreślenie polna Y do społeczności inceli, co z angielskiego oznacza mimowolny celibat. Karolina Lewstan z dziennik Gazeta Prawna opisuje inceli tak. Społeczno im celi od inwoluntary celibata mimo celibat. To grupa nieumylnych abstynentów seksualnych. Kreska kadego mokreska jest spotka seksualna samotno, ale ci, o których mowa, to heteroseksualni e którzy na bazie wspólnoty braku relacji romantycznych wytworzyli sobie specyficzne subkultur, z wizji wiata, terminologii i specyficznym brandem mizoginii napisała dziennikarka. Jak powstał projekt Klaudiusz? W skrócie to osoby, które nie potrafi sobie znaleźć drugiej pobówki i obwiniaj za to kobiety. Ich przeciwieństwem jest tak zwany had, To nazwa dla przystojnego Umi, mianego M Kreska kaczyzny, któremu zbatwo ci przychodzi na wizywanie kontaktu z kobietami. Janusz podkreślenie po postanowi b zabawi się w takiego hada i zabokreska epwa przy na Tinderze. Wstawi tam do przystojnego modela i nazwał go Klaudiusz. Ukreska etkownik przez posta Klaudiusza chciał brzekomo pokaza, i kreska kobiety wcale nie patrz na inteligencję i kultur osobist, a na wygląd danego m kreska kreska aby jak najszybciej nawiza z nim przelotny romans. W ciągu kilku dni zapozna ponad 600 kobiet. Z niektórymi umówi psi po kilku minutach rozmowy. Autor projekt Klaudiusz w komentarzu te akcji tak, jest idiotk, bo chce się nadzie na Klaudiusza. A na mnie by nawet nie spojrzał ba, niech ma za swoje napisa pianusz podkreślenie pol w naprawdę szokujący sposób. Jak te bumaczy si twórca akcji. Internauta postawi sobie za cel aby udowodni, i kreska to kobiety decydują o tym. Z kim pójść do bu kreskaka, co jest jego zdaniem z B, i to one S odpowiedzialne za wszelkie zbo związane z tym, kreska E nie mo kreska S sobie nikogo znaleźć. On, jak i caba społeczno im celi, domagaj się, aby kobiety w kotcu były szczere i przestały się bawić uczuciami takich jak oni. E, tacy, którzy im przyklaskuj i przypczaj się do caba akcji. Wiele osób jednak twierdzi, kreska to wszystko dziaba w dwie strony. Jedna z internautek napisała. Kreska d i tak dyl du jest ty osobą, którą kochaj szanuje. Gdyby odwrócić tę sytuację i zamiast Klaudiusza da Klaudii, byłoby identycznie. Tylko kreska problem jest taki: kreska al nikogo nie zszokuje fakt, kreska facetom podoba jej się zajebiste laski, chow wcale nie widzi z nimi swojej przyszłości, napisała internautka. Wiele kobiet poczuł Bosi upokorzonych przez wykopowicza. Twierdz, kreska A to nie jest sprawiedliwe, a jego mylanie jest stereotypowe. Poni kreska A i Mokreska A cię zobaczy przebieg niektórych rozmów Klaudiusza.